Witaj! Dziś pokażę Ci, jak włączyć nową funkcję zabezpieczeń logowania do panelu Telecube, to jest dwupoziomowe uwierzytelnianie 2FA. Dzięki niej zwiększysz bezpieczeństwo i ograniczysz ryzyko nieautoryzowanego logowania do Twojego konta. Zatem zaczynamy! Zaloguj się do swojego panelu klienta Telecube, a następnie wejdź w zakładkę Konto i Finanse i wybierz Użytkownicy portalu. W celu włączenia dwupoziomowego uwierzytelniania 2FA Wybierz, której osobie chcesz włączyć dodatkowe zabezpieczenie i kliknij przy niej pomarańczowy przycisk edycji użytkownika. Następnie zaznacz checkbox przy Wymagaj dwupoziomowego uwierzytelniania 2FA. W nowo otwartym obszarze znajdziesz instrukcję. Zachęcam Cię teraz do przeczytania jej. Mam nadzieję, że zapoznałeś się z instrukcją. Mogę Ci już zatem powiedzieć, jak należy pobrać i skonfigurować aplikację Google Authenticator na telefonie z systemem Android. W pierwszym kroku pobierz i zainstaluj aplikację Google Authenticator ze sklepu Google Play. Co istotne, aplikacja ta nie wymaga tworzenia dodatkowego konta. W celu połączenia aplikacji z Twoim panelem klienta wybierz opcję Skanuj kod kreskowy i skieruj kamerę na kod QR, który znajduje się obok instrukcji, o której przed chwilą mówiliśmy. Od teraz, przy każdej próbie logowania do panelu klienta, przez użytkownika, który ma włączoną weryfikację 2FA, będzie wymagane podanie automatycznie generowanego kodu z aplikacji Google Authenticator. Sprawdźmy, czy wszystko działa prawidłowo. Wyloguj się z konta, na którym zostało ustawione dodatkowe zabezpieczenie 2FA. Następnie zaloguj się ponownie. Jeśli pojawiło się pole do wprowadzenia sześciocyfrowego kodu, to znaczy, że Twoje konto zostało pomyślnie skonfigurowane z aplikacją Google Authenticator. Teraz wystarczy już tylko przepisać do wyżej wymienionego pola kod wygenerowany z aplikacji. W ten sposób dowiedziałeś się, jak zwiększyć zabezpieczenia dostępu do panelu klienta oraz w znacznym stopniu zmniejszyłeś możliwość nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń, jakie zalecamy stosować użytkownikom Telecube, zachęcam do zapoznania się z zakładką Bezpieczeństwo znajdującą się na naszej stronie www.telecube.pl. Gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy lub masz pytania, zapraszam do kontaktu z Biurem Osługi Klienta Telecube.